Dobrze, robisz dobrze Wszystko wychodzi na przekór. Wszystko stawia się przeciwko to Uważasz na ludzi i wody Ufaj tylko sobie Sam siebie nie zranisz Sam siebie nie oszukasz Sam sobie wyznaczaj granice Sam sobie jesteś potrzebny o ścianie, dajesz sobie szansę Masz postanowienia, Realizujesz cele Nie pozwalaj z tego w sobie Nie daj komuś bądź na siebie Ufaj tylko sobie sam siebie nie bronisz, sam siebie nie oszukasz, sam sobie wyznaczaj granice, sam sobie jesteś potrzebny. Sam sobie, sam siebie nie zląnisz, sam siebie nie oszukasz, sam sobie wyznaczaj granice, sam sobie jesteś potrzebny, sam sobie jesteś potrzebny, sam sobie jesteś potrzebny. Żyści. Nigdy nie bądź gorszy, jest tak samo Bądź przebiegły, zawsze wyprzedzaj drogę o krok Los, czuć przeciwko Tobie, do nich przeciw, mi się